11 tydzień wychowania, blasku ojcostwa i kolejne nasze spotkanie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, któremu nie dawano zbyt wielkich szans. Chciano go przekreślić, zaraz na początku kapłańskiej drogi. Był tak schorowany, że przełożeni seminaryjni chcieli przegłosować, by nie dopuszczać go do święceń. Jednak rektor, człowiek głębokiej wiary, powiedział, choćby dla jednej przy świętej, jednak warto go wyświęcić. Mówił, że gdy szedł w katedrze do ołtarza, by przyjąć święcenia kapłańskie, stary zakrystianin, pan Radomski, mówi, księże, z takim zdrowiem to prosto na cmentarz, a nie do święceń. Mówi, że święcił go staruszek, ledwo trzymający się na nogach biskup Owczarek, również wtedy schorowany. Kiedy leżał na dywanie w czasie litanii do wszystkich świętych było mu tak dobrze, że myślał z swogą, czy da rady wstać. Chciałby tak leżeć cały czas. To była dla niego najwygodniejsza pozycja. I ten wyświęcony dla jednej mszy kapłan, któremu nie dawano zbyt wielkich szans, przeprowadził Kościół Polski żelazną, mocną ręką przez czas komunizmu. Bardzo często patrząc na dziecko myślimy sobie, no ma małe szanse. Taki dom, taka rodzina, brat, siostra, starsi, jak, gdzie wylądowali, z nim nie będzie lepiej. Jeden z księży mówi, kiedyś na matematyce nie potrafiłem rozwiązać zadania i pani matematyczka, nauczycielka mówi, fatalnie to, robi, fatalnie się uczysz. Cieszę się, że nie jesteś moim dzieckiem. Co on wtedy odczuł? Opowiadał mi jeden z księży, że przychodzi do niego matka, już starsza pani, której syn jest w więzieniu. Opowiada o strasznych przeżyciach w związku z aresztowaniem syna, o tym, co robił. Płacze, żali się, szuka wsparcia, ale kiedy kończy się rozmowa, mówi proszę księdza, ale to jest dobry chłopak. Z tego mojego syna jest dobry chłopak. Matka pomimo wszystko potrafi zobaczyć dziecku dobro. I tak patrzy na nas Pan Bóg. On widzi w każdym z nas nie to, co trzeba potępić, co, za co można człowieka skarcić, ale widzi to, czego można się uchwycić, by podnieść człowieka. Zauważmy, że dzisiaj świat szuka bardzo często dziury w całym. Kiedy czyta się wiadomości medialne, bardzo często zwracają uwagę na to, co się stało złego tu wypadek, tu ktoś kogoś okradł, tu ktoś kogoś obrabował. Niektórzy, zwłaszcza starsi ludzie, o słabszych nerwach mówią, że po wiadomościach nieraz nie mogą zasnąć. Matka Boża w Kani również widzi brak. Mówi, synu nie mają wina, ale widzi ten brak i mówi o nim nie po to, by go wytknąć, ale by przyjść zaraz z pomocą. I tak patrzy na nas Bóg, zawsze daje szansę. Mój znajomy nauczyciel informatyki, uczył w jednym z renomowanych liceów i jego uczeń miał zacięcie filozoficzne. Chciał wystartować w olimpiadzie filozoficznej. Nie miał jednak nikogo, kto by mu pomógł. Poloniści, historycy nie mieli wiedzy filozoficznej i mówią, no nie, no nie damy rady cię przygotować. Chodził od nauczyciela do nauczyciela i w końcu trafił do informatyka. Bartek mówi, nie miałem zielonego pojęcia o filozofii ale pomyślałem sobie, mogę być jakimś jego mecenasem, bo musi mieć opiekuna. Zgodziłem się, zajął pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim. Dano mu szansę. Jeżeli będziemy na dzień dobry przekreślać wychowanka, rzeczywiście uruchomimy niestety być może samo spełniające się proroctwo. Bądźmy naśladowcami Boga, który widzi w każdym człowieku to, za co co umożliwia podniesienie w górę, a każdy z nas ma jakieś dobre strony. Świętemu Błogosławionemu Prymasowi z tysiąclecia nie dawano żadnych szans. Przeliczono się w tych kalkulacjach. Uwierzmy w to, że z Bożą pomocą w życiu wychowanka można zdziałać bardzo wiele. Wychowania, wychowanie to sprawa ludzka, ale przecież w jakiś sposób również i Boża.